Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć Państwu o tym, w jaki sposób można budować relacje z dzieckiem, w jaki sposób można wpływać na jego rozwój w sposób wzmacniający, który będzie budował jego tożsamość w takim zdrowym kierunku. Chciałabym zacząć od tego, czym jest przywiązanie. Jest to biologiczna konieczność. Dzieci rodzą się zależne od e, swoich opiekunów. Nie są w stanie same funkcjonować, ponieważ są małe i nie są w stanie same zadbać o swoje potrzeby. Do tego potrzebni im są dorośli opiekunowie. Potrzebna jest fizyczna bliskość z opiekunem. A tym opiekunem może być ktokolwiek. To może być... Matka, ojciec, dowolna, bliska, dorosła osoba, ale dziecko, kiedy się rodzi, potrzebuje a, takiej opieki. I, I generalnie rzecz biorąc, a, nazywamy taką osobę figurą przywiązania czyli kimś bardzo ważnym dla dziecka. Jest pewna hierarchia tej, a, tych figur a, przywiązania. Biologicznie pierwszą, e, najwyżej w hierarchii stojącą, zazwyczaj jest matka, co ma związek już z okresem prenatalnym. Dlatego, że dziecko w łonie matki przyzwyczaja się do jej głosu, um, jest z nią bardzo związane, więc ona naturalnie staje się taką pierwszą, po przyjściu dziecka na świat, figurą przywiązania. Taką najbardziej bliską mu osobą. Ale z różnych przyczyn czasami nie jest możliwe bliskość z matką. Wtedy taką figurą przywiązania może stać się dowolna, bliska osoba. Może to być ojciec, czasem babcia, w zależności od tego, kto w danym momencie dzieckiem się a, najwięcej zajmuje i kto zapewnia mu najwięcej tej fizycznej bliskości. No, zwykle jest to jednak matka. Natomiast a, to przywiązanie na początku, ono właściwie będzie determinować to, w jaki sposób dziecko się będzie rozwijać. E, brytyjski psychiatra John Bowlby e, wytypował e, właśnie, czy po, po raz pierwszy użył tego terminu przywiązanie, właśnie w odnośnie odnośni, odnośni relacji dziecka do figury przywiązania. I e, to, o czym e, mówił Bowlby, to on mówił o tym, że Poszukiwanie tej bliskości, e, monitorowanie jej, czyli pilnowanie, żeby ona cały czas była, e, utrzymywanie tej bliskości e, odbywa się poprzez płacz, wołanie. Kiedy dziecko płacze, kiedy woła, to generalnie rzecz biorąc ono wówczas szuka tej bliskości z różnych przyczyn. Może być głodne, może być chore, może się źle czuć, ale poszukuje w ten sposób tej bliskości. Kiedy jest bardzo malutkie, samo nie może pójść do osoby, do której jest najbardziej przywiązane. Natomiast, kiedy jest już starsze, to często widać, że w sytuacji, w której źle się czuje, czy czuje się zaniepokojone, czy zagubione, będzie biegło w kierunku tej osoby, która jest dla niego w danym momencie najważniejsza, czyli jest dla niego tą figurą przywiązania. A taka figura przywiązania, z reguły matka, jest taką bezpieczną bazą, jest takim um, elementem, które dziecko chroni, ale które też dziecku pozwala na eksplorowanie świata. Więc żeby dziecko mogło eksplorować świat, żeby mogło um, w jakiś sposób Poznawać go, wyruszać coraz dalej, zapuszczać się w kolejne miejsca w ogrodzie, czy odbiegać od opiekuna kiedy są na spacerze, potrzebne mu jest takie poczucie, że ktoś nad nim czuwa. Kiedy dziecko ma takie poczucie dostępu do opiekuna, to wówczas jest bardziej gotowe do poznawania świata. Kiedy wie, że w każdej chwili, kiedy coś będzie się z nim działo, będzie mogło do tego opiekuna wrócić. Ucieka także do opiekuna, do właśnie tej figury przywiązania wówczas, kiedy będzie ono w jakiś sposób zaniepokojone, kiedy zdarzy się coś, co je przestraszy, albo kiedy będzie się z jakiegoś powodu źle czuło. I teraz, jeżeli dziecko ma taką osobę przy sobie, to wówczas będzie czuło się bezpiecznie. Natomiast John Bowlby zwrócił uwagę, a także późniejsi, którzy badali również przywiązanie, E, zwrócili uwagę, że fizyczna obecność opiekuna nie zawsze jest e, równo, równoznaczna z jego emocjonalną dostępnością. Czyli matka, czy jakikolwiek inny opiekun może być obecny, natomiast nie odpowiada na emocjonalne potrzeby dziecka. I wówczas tworzy się taki styl przywiązania które nie wspiera dziecka w rozwoju. Żeby można było wspierać dziecko w rozwoju, ono musi czuć się bezpiecznie. Nie tylko w obszarze fizycznym, że ktoś jest cały czas koło niego, nie zostaje samo, że jest cały czas pod opieką, ktoś zmienia mu pieluszki, ktoś go karmi, ale musi mieć też poczucie takiego emocjonalnego wsparcia, takiej emocjonalnej dostępności. I teraz w zależności od tego, czy ta dostępność jest, czy jej nie ma, albo jak ona wygląda, to możemy rozróżnić, jak powiedział Bolbi, trzy style przywiązania. Pierwszy styl przywiązania to jest tak zwany styl bezpieczny. On jest wówczas, kiedy dziecko czuje, że ma wsparcie, to emocjonalne i to fizyczne, ale także, że ma a, taką możliwość do eksplorowania świata. Nie jest hamowane, nie jest a, w jakiś sposób ograniczane w tej eksploracji świata. Jak można hamować dziecko w eksploracji świata? Bardzo prosto. A, nie biegaj, bo się spocisz. Nie wchodź na drabinki, bo spadniesz. bo się wybrudzisz. Nie odchodź ode mnie, musisz chodzić cały czas ze mną za rękę, bo jeszcze się przewrócisz. Więc to są takie komunikaty, które w prosty sposób pokazują dziecku, że ta eksploracja świata nie jest właściwa i że jest jakoś zagrażająca. Więc przy stylu bezpiecznym nie ma tych elementów, które by dziecko jednocześnie hamowały. Um. Opiekun taki, który e, wytwarza w dziecku ten styl przywiązania, bo to, co warto powiedzieć, o czym chyba nie wspomniałam, że styl przywiązania odnosi się do dziecka, nie do dorosłego. Mówimy o dziecku, że ono prezentuje styl przywiązania bezpieczny. E, ale opiekun takiego dziecka będzie właśnie taką osobą, która będzie go wspierać w rozwoju, będzie starała się go e, motywować do poznawania świata, jednocześnie nad nim czuwać i jednocześnie pozwalać mu na realizację swoich potrzeb. Czyli na przykład będzie to rodzic, który będzie e, przytulał wtedy, kiedy dziecko płacze. Który będzie a, dziecku towarzyszył, kiedy ono będzie odczuwało lęk. Kiedy będzie e, razem z nim eksplorował te obszary, które dziecko ma ochotę poznać, ale może niekoniecznie samo. Czyli będzie odpowiadał na takie jego emocjonalne potrzeby. Będzie nosił na rękach. Wtedy, kiedy dziecko będzie potrzebowało się bardzo mocno przytulić. To będzie taki rodzic, który taki rodzic, opiekun, który będzie responsywny na potrzeby dziecka. I wtedy taki rodzic jest w stanie wytworzyć u dziecka bezpieczny styl przywiązania, czyli jest to taka równowaga między pozwalaniem na swobodę, a, a czuwaniem nad tym, żeby dziecku się nic nie stało. To będzie też taki a, opiekun, który będzie stawiał granice. Czyli możesz biegać, a, nie trzymając mnie za rękę, po parkowych uliczkach, ale kiedy przechodzimy przez jezdnię, musimy iść razem za rękę, bo tam jeżdżą samochody. Ktoś kiedyś powiedział, nie, nie pamiętam w tej chwili kto, ale ktoś kiedyś powiedział, że y, dziecko, nie, nie, któremu nie stawia się granic, jest jak rozlana e, woda. Jest jak rzeka, która wylewa z brzegów. I dziecko dla swojego poczucia bezpieczeństwa, ono potrzebuje granic. Musi wiedzieć, że rodzic w którymś momencie nie pozwoli na to, żeby stało mu się coś złego i w odpowiedni sposób zareaguje. I wtedy rodzic jest w stanie wytworzyć takie, taki styl przywiązania bezpieczny u dziecka. Drugim stylem e, przywiązania, który wyróżnił Bowlby, to jest e, styl przywiązania unikowy. To jest styl przywiązania, w którym dziecko odczuwa pewnego rodzaju beznamiętność w kontakcie z rodzicem. Czyli niespecjalnie płacze, kiedy to dziecko, e, kiedy ten rodzic wychodzi, ale też niespecjalnie przeżywa jego powrót. Dzieci z bezpiecznym stylem przywiązania to będą dzieci, które będą, e, mogą reagować emocjonalnie na wyjście rodzica z domu, czy tego opiekuna, ale też, e, i nawet na jego powrót, ale też będą się stosunkowo szybko uspokajać. Dzieci, które mają unikowy styl przywiązania, to będą dzieci, które a, niespecjalnie będą płakać, ale też niespecjalnie będą się cieszyć na przyjście rodzica. To są dzieci, które e, wypracowują sobie ten styl przywiązania, najprawdopodobniej wówczas, kiedy rodzic jest e, niedostępny emocjonalnie. Kiedy dziecko wie, że jego potrzeba nie zostanie ukojona. Czyli kiedy ten opiekun wychodzi, to wówczas... Kiedy dziecko płacze i wyraża swój smutek, na przykład odsuwa go od siebie albo bagatelizuje to, kiedy nie odpowiada właśnie na tą potrzebę, którą dziecko w danym momencie ma i którą komunikuje płaczem. Płaczem komunikuje właśnie tą potrzebę nawiązania relacji, potrzebę bliskości. I tej bliskości nie dostaje. Wtedy dziecko uczy się, że właściwie nie ma po co. To są takie dzieci e, zrezygnowane w zaspokajaniu swoich potrzeb. To są dzieci, które w dużym stopniu uczą się kontrolować swoje emocje. W tym stylu dorosły, ten dorosły opiekun bardzo często jawnie komunikuje odrzucenie. Mówi nie płacz. Chłopcy nie płaczą. Nie dotykaj mnie, bo jestem gotowa do wyjścia, a ty masz brudne ręce. Kiedy dziecko biegnie e, do opiekuna, chce się do niego przytulić, bo zorientowało się, że ten opiekun nagle wychodzi, to wówczas przeżywa takie jawne odrzucenie. Ten rodzic bardzo często, rodzic, opiekun, bardzo często komunikuje to bardzo jawnie. E, dzieje się tak na przykład wówczas, kiedy dziecko w nocy płacze bo się czegoś przestraszy i dostaje komunikat, żeby po prostu spało. Że to był tylko zły sen. I rodzic bez utulenia, czy opiekun bez utulenia wychodzi. I wówczas jest to jawne odrzucenie. I wówczas to, tworzy się właśnie ten unikowy styl przywiązania. Kolejny to jest styl przywiązania ambiwalentny. Możemy rozróżnić takie dwa aspekty tego stylu przywiązania. Bierny i agresywny. W stylu ambiwalentnym e, dorosły opiekun nie, ma, nie prezentuje takich jawnych e, sygnałów odrzucenia. Nie mówi wprost. Wówczas wysyła takie komunikaty ukryte, Delikatne, niewerbalne, które de facto też są odrzuceniem dla dziecka, ale nie są powiedziane tak jawnie wprost. Nie ma jasnego komunikatu, nie dotykaj mnie. I wówczas dzieci, które wykształciły taki ambiwalentny styl przywiązania, to są dzieci, które nie będą eksplorować rzeczywistości dookoła. Dlatego, że będą zbyt zajęte kontrolowaniem przestrzeni swoich opiekunów. Będą się na tym skupiać, co się dzieje dookoła opiekuna. Czy on na przykład nie, nie wychodzi, bo to będą na przykład ci rodzice, którzy będą znikać nagle. Czyli dziecko się bawi, udaje, że nie wychodzę, a wyślizguje się po cichu. Nie daje szansy dziecku zmierzyć się z tym uczuciem pożegnania. W związku z tym, nie mam jasnego, nie daję jasnego komunikatu, że y, wychodzę, tylko w taki sposób, za, zajmując go czymś innym, się wymykam po cichu z domu. To wtedy właśnie będzie się tworzył taki styl ambiwalentny. I teraz te dzieci, y, wydaje się, że siła ich uczuć jest tak obezwładniająca, że one nie są w stanie już zareagować. Że... Ich smutek jest tak bezbrzeżny, że nie potrafią sobie z nim poradzić. W związku z tym one nie prezentują zbyt e, wielu emocji i wtedy będziemy mówić o dzieciach e, z, e, ze stylem przywiązania ambiwalentnym i będziemy mówić o dzieciach biernych. Że one właściwie przestają reagować. Tak jakby przestawały czuć styl przywiązania ambiwalentny o takim charakterze agresywnym będzie wówczas, kiedy dziecko po przyjściu matki będzie prezentować bardzo słabe sygnały, że potrzebuje bliskości po jej powrocie, ale w następnej kolejności kiedy już dojdzie do tej próby bliskości, będzie się na przykład wyrywać, a może uderzać matkę, może być na nią wściekłe, może prezentować jakąś furię. Wtedy będziemy mówić o tym stylu przywiązania, ambiwalentnym, o charakterze agresywnym. Takimi badaniami oprócz Bolbiego zajmowała się mm, Mary Ainsworth, a 20 lat, po tym, jak zostały przez nich zidentyfikowane te style przywiązania, e, Mary Main e, zidentyfikowała jeszcze jeden typ przywiązania, mianowicie przywiązanie zdezorganizowane. I e, to jest taki najtrudniejszy dla dziecka e, styl przywiązania. On polega na tym, że dziecko z jednej strony potrzebuje tej bliskości, Potrzebuje, ponieważ nie jest samodzielne. Potrzebuje kogoś, kto będzie realizował jego potrzeby. Nie jest w stanie zrealizować samo ani swoich potrzeb fizycznych, ani swoich potrzeb emocjonalnych. Natomiast opiekun, rodzic w tym stylu przywiązania będzie osobą przerażającą. To będą ci opiekunowie, którzy są agresywni. Którzy... Są nieprzewidywalni w takim przerażającym e, aspekcie. To będą ci, którzy będą stosowali przemoc. I wówczas wykształca się taki styl przywiązania, który z jednej strony e, no, potrzeba realizuje się potrzeba w tym dziecka, tej bliskości z opiekunem, a z drugiej strony jest w tym bardzo głęboki strach przed tą bliskością. Bo to opiekun jest źródłem tego przerażenia. A wtedy mówimy o czymś takim jak strach bez wyjścia. Bo właściwie od tego strachu nie ma ucieczki. Bo nie ma dokąd uciec. Taki styl przywiązania będą też prezentować na przykład rodzice uzależnieni. Właściwie możemy też powiedzieć, że z jednej strony to są ci rodzice którzy przerażają, to oni tworzą ten styl przywiązania zdezorganizowany, ale z drugiej strony też ci rodzice, którzy są przerażeni. Jeżeli rodzic będzie przerażony tym, co się dzieje z dzieckiem, a tym, co ono robi, jak się zachowuje, jeżeli będzie odczuwał strach, to wówczas też będzie się tworzył ten styl przywiązania. Dlatego, że mm, dziecko wówczas nie będzie też czuło się bezpieczne. Bo wtedy, o czym mówiła moja przedmówczyni, przy starszych dzieciach może się pojawić ta chęć zaopiekowania się też rodzicem. Tymczasem to rodzic powinien być tą osobą, która opiekuje się dzieckiem. Więc możemy mówić, że ten styl będą tworzyć ci rodzice u dziecka, którzy będą albo przerażający, albo sami bardzo przerażeni. O, myślę, że nie trzeba Państwa przekonywać, że najbardziej pożądanym jest ten wykształcony przez dziecko styl bezpieczny. Ponieważ on pozwala dziecku na eksplorację, a jednocześnie na bardzo a, bezpieczne a, przeżywanie świata. Bo to będzie ten styl, który będzie pozwalał dziecku na to, żeby uciec do opiekuna, kiedy będzie się czuło jakoś zagrożone, kiedy będzie się źle czuło, kiedy się czegoś przestraszy, a jednocześnie będzie miało tą świadomość, że rodzic czy opiekun czuwa nad nim, kiedy ono poznaje świat. To są takie dzieci, które w dorosłym życiu wykazują cechę najbardziej chyba pożądaną u osób dorosłych, szczególnie w obecnych czasach. To, są, to jest taka cecha jak elastyczność. Bo to będą dzieci, które będą w stanie się dostosowywać do różnych warunków zmieniających się, bo będą właśnie elastyczne. Czyli mogę pójść gdzieś, e, gdzie się schronię, ale jednocześnie mogę też odważnie eksplorować świat. Mogę wychodzić ze swojej strefy komfortu. Będzie to dotyczyło zarówno starszych dzieci, jak i tych samych dzieci już w wieku dorosłym. Jaki... E, jaki e, Jakie konsekwencje ma ten unikowy styl przywiązania? Unikowy styl przywiązania przede wszystkim e, ma tą. E, ten, ten element zawiera w sobie, że dzieci, które reprezentują ten unikowy styl przywiązania, one bardzo często są postrzegane jako e, złoszczące się, naburmuszone. Bo to są dzieci, których rodzice byli nieprzewidywalni do pewnego stopnia. Dziecko nie mogło się spodziewać, co je w danym momencie spotka. W związku z tym ten poziom frustracji jest bardzo duży. To są bardzo często dzieci, które będą sprawcami przemocy, kiedy będą starsze. Przy e, stylu ambiwalentnym to będą dzieci, które będą takie niedojrzałe. I bardzo często przez innych będą infantylizowane one będą w taki sposób zabiegać o bliskość, w taki bardzo dziecięcy. Będą niedojrzałe w kontakcie. I na koniec ten styl zdezorganizowany to jest bardzo często podłoże do późniejszych zaburzeń psychicznych. Między innymi do zaburzeń osobowości na przykład typu chwiejnej emocjonalnie. Ponieważ są to dzieci, no, które jakby wyrastały w strachu przed bliskością. Gdzie ta bliskość była dla nich zagrażająca. I teraz, wiedząc o tym, czym jest to przywiązanie i dlaczego ono jest potrzebne i w jaki sposób ono wpływa na późniejsze funkcjonowanie dziecka, młodego człowieka, adolescenta, dorosłego, powstaje pytanie, jak my możemy dziecku pomóc. W tym momencie, kiedy dziecko jest tak, takie małe, kiedy ten styl przywiązania się tworzy, no, najłatwiejszym sposobem, do czego Państwa bardzo zachęcam, jeśli macie wątpliwości, jaki jest Wasz styl przywiązania, jak wybudujecie styl przywiązania u dziecka, jest skorzystanie z pomocy psychologa, psychoterapeuty, żeby zidentyfikować swój styl, który tworzymy u dziecka. I jedyną możliwością pracy z tak małym dzieckiem jest praca z jego rodzicami. Potrzeba do tego modyfikacji zachowań, modyfikacji własnych przekonań, własnych doświadczeń z dzieciństwa, zrozumienie różnych mechanizmów, które nami kierują, żeby móc zmienić nasze zachowanie w sposób, który będzie budował ten styl przywiązania no docelowo bezpieczny. Jako ten najbardziej optymalny dla rozwoju dziecka. To dotyczy młodszych dzieci. Bardzo Państwa zresztą do tego zachęcam. Natomiast co robić w przypadku starszych dzieci? Takie, które już wyrażają różne swoje potrzeby. Takim pierwszym krokiem do tego jest uznawanie uczuć. I to uznawanie uczuć polega na tym, że dorosły ma być takim kontenerem na wszystkie uczucia dziecka. Nie ma, proszę Państwa, dobrych ani złych emocji. Emocje mają funkcję informacyjną. Jeżeli coś nas złości, nawet nas dorosłych, nie tylko dzieci, to jest to sygnał, że dzieje się coś, co nam przeszkadza. Czasem są przekraczane nasze granice których czasem nawet nie potrafimy nazwać. I dlatego takie ważne jest takie przyjęcie, że wszystkie emocje dziecka są w porządku. One są dobre, bo mają jakąś funkcję informacyjną. One czegoś dziecka uczą. Natomiast my dorośli bardzo często mamy problem z przyjmowaniem uczuć dziecka. I moje doświadczenie w pracy z rodzicami, um, Pozwoliło mi wysnuć taki wniosek, że nie radzimy sobie z tymi emocjami naszych dzieci, których nie pozwalano nam okazywać w dzieciństwie. Jeżeli nie mogliśmy okazywać złości, to prawdopodobnie różne reakcje będzie w nas wywoływać też złość naszego dziecka. Tymczasem wszystkie uczucia są dobre. Dziecko jeszcze nie umie ich nazywać i naszą rolą dorosłego, i to jest właśnie to, co buduje relacje, to jest umiejętność nazywania uczuć dzieci i przyjmowanie ich. Choćby w taki sposób, żeby powiedzieć dziecku, to jest ok, że się złościsz. Możesz się złościć, to jest w porządku. Zgoda na wyrażanie uczuć, proszę Państwa, nie jest równoznaczna ze zgodą na zachowanie określone. Czasem nam się wydaje, że jeżeli my zaakceptujemy na przykład złość dziecka, to wówczas będzie to oznaczało, że musimy też zaakceptować wszystkie jego zachowania. Otóż, proszę Państwa, nie. Nie musimy. Wszystkie emocje są w porządku, natomiast niektóre zachowania nie. I teraz to uznawanie uczuć dziecka polega na tym, że się tego dziecka w jakimś stopniu nie unieważnia. Ehm, każdy z nas pewnie miał taką sytuację, że dziecko się skaleczyło albo przewróciło, albo coś się z nim stało. Jakby Państwo odpowiedzieli sami sobie na pytanie, jak zareagowaliście? Kto z Państwa powiedział, do wesela się zagoi? To nic takiego. Coś, co w domyśle miało być wsparciem, tak naprawdę jest komunikatem, nie powinieneś czuć tego, co czujesz. I to jest taki element który bardzo mocno wpływa na relacje, na to poczucie bezpieczeństwa no, starszego dziecka, już nie tego świeżo narodzonego, czy takiego małego, którym musimy się opiekować bardzo, bo tam możemy działać poprzez style przywiązania. Natomiast tego starszego dziecka już, kiedy ono już zaczyna mówić i tak komunikować, to wtedy właśnie możemy go wspomóc, uznając jego uczucia. Takim sposobem na uznanie jego uczuć, jest powiedzenie, choćby wygląda na to, że boli cię to stłuczone kolano. Nie siedzimy w głowie tego dziecka. Nie wiemy, co ono przeżywa. Nie wiemy, jaki ma próg bólu. Może ma wyższy albo niższy niż inni. I może kiedy stłukło sobie to kolano, to może właśnie wtedy jest to moment na powiedzenie. Hmm. Można czuć ból kiedy się przewróci. I myślę, że to jest ta, a, ten sposób na budowanie relacji. Bycie blisko emocji dziecka, przyjmowanie ich. Jednym z moich ulubionych przykładów jest stwierdzenie a, starszego dziecka do młodszego, które mówi, nienawidzę mojej małej siostrzyczki. Większość rodziców odpowie, co ty mówisz? Przecież Ty ją kochasz. Oczywiście, że tak, proszę Państwa. Tylko, że w danym momencie złość na braciszka czy siostrzyczkę młodszą może być naprawdę duża. Zaprzeczanie temu nie sprawi, że dziecko przestanie czuć. Sprawi jedynie, że dziecko poczuje się niezrozumiane. Można wówczas dziecku powiedzieć, "Okej, okay, widzę, że dzisiaj bardzo Cię Twoja młodsza siostrzyczka rozzłościła. Nazywamy to uczucie takim, jakim ono jest. Dziecko w danym momencie nie odczuwa nienawiści, o czym my dorośli wiemy, ale ono nie. Ono odczuwa tylko złość. I wtedy uczymy je rozpoznawać swoje uczucia, zamiast im negować. I jeżeli mogłabym Państwa do czegoś zachęcić, to do tego, żeby Państwo pomyśleli czasem o tym, co się dzieje, kiedy dziecko pokazuje te trudne uczucia, bo to z nimi zwykle mamy kłopot, i czy jesteśmy w, takiej, w takim, e, jesteśmy w stanie pomieścić je i przyjąć to, że w danym momencie dziecko tak czuje i wykazać się zrozumieniem, akceptacją dla tych uczuć, nie zawsze akceptacją dla zachowań ale akceptacją dla uczuć i akceptacją dla tego młodego człowieka, maleńkiego człowieka, który dopiero uczy się świata. Dziękuję Państwu bardzo.